Witam Państwa z Doliny Kościeliskiej. niestety to nagranie będzie z opóźnieniem, nie udało mi się tutaj zainscenizować połączenia po prostu internetowego. Okazuje się, że zasięg mobilnej telewizji nie dociera do Doliny Kościeliskiej. są problemy z połączeniem. Mówię, nie, tak jak Państwo widzieliście, na samym wejściu, na początku jest szansa nagrać na żywo krótkie ujęcie. A teraz chciałbym Państwu pokazać tutaj pierwsze fragmenty pięknej zimy w Dolinie Kościeliskiej, na samym początku Doliny Kościeliskiej. Po lewej stronie mojej szeleści strumyk widać też powalone drzewa przez pewnością jakiś halny przechodzące niedawno albo dawno, ale widać, że to są nie, nie tak odległe sytuacje, ale przede wszystkim ten szelest strumyka, piękny kolor czystego, świeżego śniegu zachodzące, może jeszcze nie do końca, bo nie jest pora jeszcze zachodu słońca, ale chowające się słońce gdzieś z tyłu za mną. Piękny to krajobraz. Zerknijmy na niego bardzo spokojnie. Jeszcze w tym roku 2014 serdecznie Państwa zapraszam na krótki, taki obrazowy wojaż po tej kotlince. ten urokliwy szelest strumyka. Coś pięknego. Rok 2015, Dolina Kościeliska. 15, 14 i tu jest mój błąd. Ostatnia sobota roku 2014. Dopiero 2015 będziemy mieli przed sobą. Proszę Państwa, Piękny widok. Słoneczko, naprawdę przeurocze. Strumek, ciągle ten strumyk. Mam troszeczkę na tym punkcie wody, ale o wodzie to będziemy mówić w 2015 dość sporo i mocno. Dlatego i odgłos kojący wody, jak i odgłos i wartość wody jest niewspółmiernie ważną dla nas. I chciałbym jeszcze raz pozdrowić i życzyć wszystkiego najlepszego, wesołego Sylwestra i naprawdę pięknych, pięknych przeuroczych tańców i zabaw. I postaram się Państwu jeszcze nagrać parę ładnych ujęć. Pozdrawiam. Zapraszam dalej na wyprawę po Dolinie Kościelskiej. Teraz się troszeczkę ruszymy do przodu. Jeszcze zrobię Państwu takie ujęcie. I pożegnam się w tym krótkim odcinku. I za chwilę dalsze. Teraz krótki rzut jeszcze oka na Dolinę Kościeliską w miejscu rozwidlenia. Skręcimy. Ja skręcę. Nie będę maszerował ani Kiry, to znaczy do punktu zerowego i na Haleornak też nie będę maszerował Doliną Kościeliską. Pomaszeruję tutaj tym wejściem po schodach do góry. cały czas będziemy się wspinać. Proszę Państwa, próbowałem się tak fajnie wspiąć do góry i mała wywrotka już na samym początku. Trudno to nazwać wspinaniem się, bo jest tutaj bardzo fajna droga, Dolina Kościeliska. Zabezpieczona barierkami po prawej i lewej stronie schody kamienne a co najciekawsze że śnieg bardzo ubogo oprószył nam w tym roku <śmiech> zakopane polskę i dolinę kościeliską teraz państwo się ze mną spinać. Duże słowo. Wchodzicie po schodach. Gdzie? Dojdziemy do finału. To się tutaj wyjaśni. Wszystko będzie miało swoje, swoją puentę. Jednak na tych, pomimo, że mam założone buty do wędrówki po górach, jednak jest bardzo ślisko. Jednak trzeba być stukrotnie lepiej przygotowanym na takie wyprawy. Widzicie Państwo? To są właśnie te emocje. To są te chwile utrwalone kamerą. A jeszcze dodatkowy element to jest niewygoda, bo muszę przed sobą kamerę trzymać. Na razie, proszę Państwa, pozdrawiam. Na chwilę wyłączę ten film. Tą relację nie do końca na żywo. Będzie ona zapisana. Tutaj miejsce, które powinniśmy zdobyć. Jeszcze rzut oka na piękną panoramę. Już? z całkiem, całkiem fajnej odległości i wysokości. Jeszcze chwilę i za chwileczkę dalsza relacja w mojego schodowego wchodzenia. tak jak Państwu mówiłem, doszliśmy do pewnego urokliwego finału. Miałem powiedzieć, gdzie jesteśmy, ale tego nie zrobię. Proszę Państwa, ta sytuacja odgadnięcia, gdzie w tym momencie jest kręcony ten krótki filmik. Film, bo relacja nie jest to na żywo. Pozostawiam, odgranicie Państwo. Zaraz pokażę dalszą. Tutaj jest jakby koniec balustrady drewnianej, która nam tutaj wchodzi w takie skalne zjawisko. Nazwijmy to zjawiskiem. Proszę zerknąć. Kto tu mieszka? Kto tu mieszkał? Gdzie to jest? Będzie należało odgadnąć, oddać odpowiedź na te moje pytania. I tak myślę sobie, że dokonam teraz tutaj takiego wsunięcia. Przez chwilę będzie obraz zamazany. Przesunięcia, <śmiech> Przesunięcia. kamery. teraz, proszę Państwa, po tym stromym podejściu, poza C, którą mam jeszcze, chciałbym Państwu zadać zagadkę. Gdzie jesteśmy? Kto za tymi drzwiami? Może jakieś smoki tutaj mieszkały? Może ten rycerz, ten słynny, który na Giewoncie nam zasnął, ale raczej on tam zasnął. Tutaj? Kto jest? Można zapukać. Odezwie się. Proszę Państwa, zamknięte. Nie odsłonię Państwu tajemnicy. Państwo mi ją odsłonicie. Już nie pozdrawiam. I zapraszam do myślenia nad zagadką. Ta ekipa. O. Środkowo. Ale cię nie udało mi się. No to na Zacznijmy. Chodź, się na Zresztą pewnie masz. Daleko jest idzie? jaskinia? Ja nie wiem, ile ona ma dokładnie. Ale myślę, że ta ma z 10 km. Najdłuższa jaskinia. Wsiądek ma 2. km. Wsi wielka śnieżna. Ona jest takim systemem, ma wiele wejść. Ma 600 metrów głębokości. 20, 20 km długości. Zresztą zimnej. Akurat to jest jaskinia, która jest dostępna tylko zimą. Ponieważ e, latem jest zalana, więc tam kawałek dalej, jest po prostu takie miejsce, gdzie trzeba by się rozebrać, żeby je przejść. No i dzisiaj niestety też było zalane. Więc dzisiaj niestety też żeśmy musieli, musieli wrócić. Ale pójdziemy do domu na chwilę i pójdziemy do innej. Bo w tej innej akurat są... E, dużo ludzi teraz było, więc pójdziemy do innej. No jest trochę jaskiń w latach, w tych takich dla dostępnych tylko. Nie ma chyba nie, jesienka, proszę, popadę, nie. A teraz proszę Państwa relacja z powrotu. Jednak na dół maszeruje się zdecydowanie łatwiej, bo tak jak Państwo widzicie podejście jest dość zdecydowane i naprawdę ma swój wysoki wymiar. Jak na okres zimowy dla takiego przeciętnego obywatela, który się wybiera do Doliny Kościeliskiej. Jeszcze co najlepsze, nie do końca w najlepszym stroju. Ale wszystko jest pod kontrolą i mi się wydaje, że ta krótka relacja z tej wyprawy do Doliny Kościeliskiej Troszeczkę da Państwu takiego fajnego, ciepłego, zimowego wymiaru. Serdecznie pozdrawiam i żegnam się z Państwem. Mili Państwo, Dolina Kościeliska i finał tej krótkiej relacji. Rzuciłem hasło Zagadka, hasło Konkurs i tak myślę, że... Rozwiązanie tego konkursu należy opatrzyć pewną nagrodą, może symboliczną z mojej strony, będzie to miły, sympatyczny gest i miłe wspomnienie dla mnie i dla Państwa z oglądania tego krótkiego filmu. Proponuję pisać do mnie przez, za pomocą poczty elektronicznej na adres poczta maupa.pl/dom.pl prawidłowe odpowiedzi udzielić tej prawidłowej jedynej i właściwej odpowiedzi gdzie byłem, gdzie doszedłem w tym zimowym zmaganiu nagroda jaka będzie jakiś przedmiot jakiś symboliczny miły, ciepły gest z mojej strony który kupię w sukiennicach i wydaje mi się, że ta osoba, która pierwsza udzieli prawidłowej odpowiedzi na mail podany przeze mnie i widoczny tutaj, zaraz się ukaże jeszcze raz w formie graficznej, otrzyma ode mnie tą miłą nagrodę. Bardzo proszę w mailu zamieścić swój adres do korespondencji. I bardzo proszę też o chwilę takiej wszczęśliwości. Muszę się zorganizować, pomaszerować sobie sukiennicami, przejść te stragany i znaleźć coś fajnego, coś sympatycznego, żeby podkreślało ten miły, tą miłą chwilę z Państwem. Pozdrawiam, Franciszek.